Dobry wieczór Państwu. Z lekkim opóźnieniem, ale udało nam się zacząć. Niestety technologie czasami płata, płatają nam figle i dziś tak się stało, ale jesteśmy. Witam Cię, Natalio, raz kolejny. Cześć, dzień dobry. To już nasze szesnaste spotkanie z cyklu wakacyjnej Szkoły Powiedzi Wolnych Lektur, a czwarte z Natalią Malek. Dziś, dziś kolejny raz będziemy mówić o znaleziskach i zestawieniach. A Spotkania Wakacyjne Szkoły Poezji Wolnych Lektor dofinansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Kultura Interwencji edycja 2022. Żeby już nie przedłużać, to oddaję Ci głos Natalia. E, Okej, okay. bardzo się cieszę, że możemy kontynuować e, e, tą, nasz, tą refleksję właściwie, którą e, zaproponowałam. I dzisiaj zgodnie z zapowiedzią też będziemy przyjrzymy się poezji, która w jakiejś mierze wyrasta albo jest uformowana przez lekturę poprzednich bohaterów naszych spotkań, czyli przez lekturę wierszy Williama Carlosa Williamsa. E, przez lekturę wierszy Ezry Pounda e, i, e, i Marzystów. E, przez lekturę niewspomnianej jeszcze być może e, przeze mnie do tej pory, ale, e, ale na pewno mającej bardzo e, ważny i głęboki wpływ na e, ten rodzaj dykcji, o jakiej mówimy e, poetki Emily Dickinson. Um, ona jest no, no, w tym cyklu, um, który ma um, swoją charakterystyczną um, cechę związaną z tymi zestawieniami, czyli tym, co z angielska nazywa się pozycję. Um, Dickinson um, nie zmieściła się jako, um, jako oddzielna bohaterka, ale, ale um, z uwagi na to, że um, ja wybieram um, książki um, przykładach i książki e, autorów często związanych, amerykańskich, tak, e, to, e, to oczywisty jest e, także jej patronat, a książką, o, jaką, o jakiej mówię, o jakiej zaczęłam mówić, a, a będę kontynuować dzisiaj, jest e, ta oto książka, Ray Armantral, Ciemna materia, e, w przykładzie Kacpra Bartczaka, Książka ukazała się nakładem biura literackiego w 2018 roku, jest to książka, która zbiera wiersze Ray Trout z jej ostatnich tomów, ostatnich w takim rozumieniu rozwoju twórczego, jakiejś chronologii publikacji i być może tylko tyle, bardziej chronologii publikacji niż na przykład progresji, e, e, e, progresji języka. E, zaczyna się trzema wierszami z tomu Next Life e, z 2007. Kończy się, e, z, e, kończy się kilkoma wierszami e, z jej tomu pod tytułem Partly e, z 2016. Ray Trout, czyli, czyli widzimy pewien rozwój, pewne spektrum poruszanych przez nią tematów w przeciągu około 10 lat. Ray Trout jest twórczynią aktywną już od lat 70 XX wieku, jest poetką, opublikowała wiele książek poetyckich. Uznaje się ją za związaną z szkołą, tak zwaną szkołą poezji language. Mówię o tym szkoła, choć określenie to jest bardzo umowne. Zwykło się uważać chyba na gruncie historii literatury amerykańskiej, że language jest takim ostatnim powojennym odpryskiem, okruchem um, modernizmu um, w taki sposób, że oni, że, że poeci e, szkoły e, language, szkoły e, czy też grupy language e, kontynuują tę tradycję e, eksperymentu, który został zapoczątkowany przez imarzystów, przez Pounda, kontynuowany później przez obiektywistów, Williamsa, Black Mountain College, przerwany przez, przez doświadczenie wojenne i potem wrócił po wojnie od tej odsłonie na przykład nowojorskiej szkoły poezji. Być może ta szkoła właśnie dlatego, dlatego mi się powiedziała, że o nowojorskiej szkole poezji zwykło się, zwykło się mówić w ten sposób. W przypadku, w przypadku grupy language ta przynależność artystyczna, ideowa, estetyczna jest chyba luźniejsza niż w przypadku innych nurtów modernistycznych XX wieku z kilku względów i może warto o nich pamiętać, warto o nich pamiętać po pierwsze w mniejszym stopniu m, poeci grupy language e, mieszkali w jednym miejscu, to znaczy m, tak jak w przypadku New York School of Poetry, a, czy Black Mountain College, czy we wcześniejszych um, ruchach awangardowych zazwyczaj poetów i poetki, poetki w mniejszym stopniu łączyło na przykład wspólne miejsce zamieszkania, jakiś rodzaj silnej przynależności towarzyskiej. W przypadku grupy language to kryterium nie jest wiodące, to znaczy rzeczywiście grupa language zawiązuje się w latach 70. w San Francisco. Ale na przykład ma też odnogi w Nowym Jorku, o czym mówi sama e, Ray Armantrow a w wywiadach. E, taką najbardziej znaną, e, można powiedzieć, e, znanym emisariuszem e, e, Szkoły Language w Nowym Jorku jest e, Charles Bernstein. E, jego też zwykło się um, wymieniać może jako pierwszego przedstawiciela e, tej grupy. Oprócz Bernsteina, e, do tej grupy m, zwykło się zaliczać e, Lynn Heijian, e, Rona Sulemana, e, właśnie e, Ray Armantrout e, no, i, i, i, i, i, i, um, i pewnie wielu, e, wielu jeszcze e, e, innych poetów. To co było fundamentalne dla tej grupy i co z kolei koreluje tutaj, zahacza o to co, o czym mówiliśmy na poprzednich zajęciach, czyli o poezję Inger Christensen z zupełnie innej części um, Globu, to jest jakiś rodzaj um, politycznego um, przebudzenia. Um, Ufundowanego na, na doświadczeniu wojennym, na sprzeciwie wobec wojny wietnamskiej, najpierw, a potem na sprzeciwie wobec represji i przemocy, jaka wiązała się z reakcją na różne emancypacyjne dokonania lat, rewolty, lat 60., czyli na przykład um, ruchu emancypacyjnego kobiet, e, ruchu swobód obywatelskich, jak to się zwykło po, na polski tłumaczyć, Civil Rights Movement, e, ruchu e, związanego z widzialnością osób e, e, queer, e, czyli tego, co dzisiaj mówimy, tego, co dzisiaj określamy e, jako LGBT, zamieszek w Stonewall, które dały tak jakby podwaliny pod, pod ten ruch widzialności, zwiększania widzialności, zwiększania obecności różnych zmarginalizowanych osób w przestrzeni publicznej. I, I te doświadczenia końcówki lat 60. były z jednej strony Wydaje się euforyczne, ale z drugiej strony też bardzo brutalne, jeśli pomyśleć sobie o tym, w jaki sposób dochodziło do pacyfikacji, na przykład właśnie zamieszek w Stonu, albo w jaki sposób w jaki sposób ta emancypacja postępowała w przypadku feminizmu czy, czy właśnie osób czarnych, czyli swobód obywatelskich czy później właśnie w latach 70. także e, osób pochodzenia latynowskiego. E, cały czas toczy się wojna, świat cały czas jest w cieniu zimnej wojny e, i, e, i choć e, kryzys kubański e, jest zażegnany w czasie, kiedy e, powstaje, m, też zawiązuje się ta m, wspólnota ideowa, Poetów związany z grupą Language, to nadal, nadal, nadal istnieje widmo kryzysu i zresztą on wkrótce następuje. To jest oczywiście kryzys paliwowy, to jest związany z ropą. No i, no i na tle na, na, na, na tle tych zdobyczy i na tle tych reakcji na te zdobycze zawiązuje się. Na kampusie, czyli w takim bardzo młodym, no w młodym wieku są członkowie i członkini tej grupy, zawiązuje się jakiś rodzaj porozumienia ideowego bardziej niż wspólnoty towarzyskiej czy, czy estetycznej. To, co ich wszystkich łączy, to jest takie przekonanie, że język nie jest przezroczystym nośnikiem pewnych treści, że nie istnieje coś takiego jak neutralny język, że język zarówno, zarówno jest kształtowany przez różne podmioty, agendy życia społecznego, ale także życia prywatnego. Tutaj to hasło o prywatności, która staje się publiczna, pierwotnie fundamentalne hasło dla feministek, które dążyły do rozmontowania podziału na prywatne i polityczne w tym celu, żeby na przykład problemy, z którymi borykają się kobiety, Mogły wybrzmiewać jako rzecz polityczna, tak? czyli na przykład problemy przemocy domowej, czy problemy nierówności ekonomicznej, i tak dalej, żeby te nierówności w dostępie do, do usług, i tak dalej, żeby te problemy mogły wybrzmiewać w sferze publicznej, a przez to politycznej, trzeba było rozmontowywać taki jeszcze XIX-wieczny, wręcz wiktoriański podział na to, co prywatne, i na to, co polityczne. I taka jest geneza tego hasła. Natomiast natomiast w przypadku poetów związanych z grupą language, ta prywatność, ona jest rozumiana troszkę inaczej, o czym za, za, za moment powiem. Więc prywatne miesza się z politycznym, jest wytwarzane przez wiele instytucji wiele podmiotów. Jednocześnie Język nie tylko jest narzędziem w rękach, czy też w ustach, czy też w pismach tych podmiotów nazwijmy je politycznymi, posiadającymi władzę, ale też się wytwarza, to znaczy zwłaszcza w przypadku Ray Trout przekonanie nie, nie, nie, nie żywi ona przekonania, że istnieje jakiś stan zero języka, że istnieje jakiś yy, rodzaj yy, komunikatu rozumianego właśnie, od, od łącz, tak, jak, jakiś łącznik pomiędzy rzeczywistością i yy, yy, yy, językiem. Yy, tego po prostu nie ma, to znaczy język jednocześnie nas kształtuje i my go kształtujemy. To oczywiście jest zanurzone w, w intensywnej lekturze. Wydaje się, że wspólnej do dzisiaj temu okresowi studenckiemu pism Ludwika Wittgenstein'a um, oraz um, Woltera ben, Benjamina. Um, w przypadku um, Armand Trout wydaje się, że jest to szczególnie owocne, to znaczy, że ta niezwykła zwrotność, która cechuje jej poezję, e, e, która chyba pochodzi z, z przekonań ideowych jeszcze właśnie e, zaczerpniętych z e, doświadczeń z grupy Language, że, że w jej poezji e, to znajduje powiedziałabym, że najciekawszy wyraz, najciekawszy dla mnie osobiście. I na tle innych poetów eksperymentujących z tą koncepcją języka, czyli starających się pokazać w jaki sposób w jaki sposób język jest polem tego wiecznego przyciągania różnych sił. To na tym Claremont Trout zachowuje wiele takich dość klasycznych instytucji, czy też filarów wiersza. Nie jest, na przykład, tak, że jak w przypadku Charlesa Bernstein'a, którego eksperyment polega na tym, żeby zupełnie wymazać podmiot, zupełnie wymazać ja z wiersza. Tak na tyle zatrzeć ja w wierszu, żeby, żeby mówił sam język, żeby język mówił i żeby dało się go przyłapać na, na tym, co ma do powiedzenia, czy też wiele innych takich eksperymentów związanych z depersonalizacją, z fragmentaryzacją, z... Z przenikaniem tego, co absolutnie przypadkowe do wiersza, z tym mieszaniem się wielu rejestrów, wielu znalezisk, wielu formuł. No więc na tym tle Ray Armand Rout rzeczywiście, tak jakby przynajmniej pozornie, Idzie najmniej naj, naj, naj daleko, to znaczy wie, jej wiersze zachowują to ja, e, wydaje mi się, że to jest właśnie też e, duża duża siła, e, natomiast robię wszystko to, co, o czym powiedziałam, e, czyli Hmm, czyli e, rozczłonkowują, rozbierają, dekonstruują i składają na nowo po to, żeby pokazać ten rodzaj sprzężeń, ten rodzaj zwrotności e, w relacji pomiędzy naszymi myślami i naszymi słowami. E, i może tutaj zostawię na chwilę, na chwilę ten ogólny temat, w jaki sposób kształtowała się grupa Language. I przejdę do samej Armand Trout, która to jest, tak jak wspomniałam, poetka bardzo płodna, nagrodzona po wielokroć, na przykład dostała. W 2010 roku e, nagrody Pulitzera w dziedzinie poezji za ten Tom Burst, e, którego fragmenty znajdują się w e, Ciemnej Materii przełożonej przez e, Kacitra Bartczaka. Wcześniej dostała e, nagrodę, m.in. National Book Critics Circle Award, e, czyli nagrodę m. krytyków. Um, Literackich, amerykańskich. A ta nagroda jest o tyle dla mnie osobiście interesująca i ważna, że rzeczywiście dowartościowuje eksperyment bardzo często, że o ile nagroda pólicera, jak większość nagród literackich, może podlegać. Pewnym, pewnym bieżącym, znaczy a więc może ulegać pewnym bieżącym potrzebom życia literackiego, w czym nie ma nic złego, oczywiście, bo, bo, bo nagroda jako taka jest instytucją życia literackiego, a przez to życia też i codziennego. Natomiast w przypadku tej nagrody krytyków, to dowartościowanie eksperymentu, czyli czegoś, zazwyczaj trudniejszego, co, co przez swoją pozorną często trudność, pozostaje trochę w cieniu, jest znaczące. Poetka mieszka w San Diego i Seattle. Z powodów ekonomicznych pracowała też jako nauczycielka, uczyła. Być może w ogóle to ją też odróżnia od niektórych poetów z Grupy Language, mianowicie to, że ona już na studiach nie mogła sobie pozwolić na niezarabianie na swoje utrzymanie. Ten wątek ekonomiczny będzie się przewijał przez jej książki i w ciemnej materii pojawią się bardzo interesujące tropy ekonomiczne w wierszu, mianowicie e, stosując tę metodę wplatania języka znalezionego, prac znalezionych, e, Armantrout przygląda się m.in. językowi, e, jakim mówimy o kwestiach ekonomicznych. Zwłaszcza o kwestii kryzysu, m.in. kryzysu z 2007 roku, kiedy, kiedy miał miejsce taki chyba największy po 1929 roku krach na nowojorskiej giełdzie kiedy i kiedy wartość wartość obrotów nowojorskiej giełdy w przeciągu jednej doby spadła o 50%. E, istnieje bardzo ciekawy wywiad z Ray Minecraft, który polecam e, Waszej uwadze i są dostępny na YouTubie e, w ramach e, takich wywiadów e, tworzonych przez e, PBS, czyli taką publiczną, obywatelską e, e, stację telewizyjną w Stanach, gdzie ona gdzie ona przyznaje się, do, przyznaje się, dzieli swoimi inspiracjami związanymi z językiem ekonomicznym, z językiem kryzysu, z językiem krachu i właśnie tam pojawia się ta metafora ciemnej materii ponownie. Ciemna materia to tytuł jednego z wierszy zamieszczonych w książce w książce Katra Beczaka, ten wiersz chyba w sposób niebezpośredni, albo przynajmniej ja tego nie odczytuję w ten sposób, chyba nie nawiązuje do, do, do, do krachu, do kryzysu, do tego, co się stało. Natomiast, natomiast pojęcie ciemnej materii, czyli implozji, jak to ona ona nazywa ten moment, kiedy, kiedy porównuje tą, ten język mówienia o początkach kosmosu, kiedy z nicości, z ciemni, z chaosu wyłania się materia wskutek wielkiego wybuchu, porównuje do momentu krachu ekonomicznego. I, I między innymi zadając pytanie tego rodzaju, że jeżeli wartość czegoś wyparowała, znikła w przeciągu doby, to jakiego rodzaju jest tu wartość? I ona trafia z tego punktu, z tego pytania właśnie do, tej rodzaj, do tego rodzaju implodującej, ciemnej materii która powraca po to, żeby zabrać e, zabrać to jej, zabrać, zabrać e, część tej e, fikcyjnej e, wartości. E, Armantrop jest poetką, o której nie można powiedzieć nic kategorycznego i wydaje mi się to też niezwykle e, fascynujące. E, I mówię o tym wprost, to znaczy ona jej jedną z takich, jedną z cech jej wierszy, ale też jedną z cech jej myślenia, który przewija się w rozmowach czy w wywiadach, jakich udziela, jest ambiwalencja. A właściwie, kiedy o tym pomyśleć chwilkę dłużej, powiedzia, powiedzia, moglibyśmy powiedzieć, że nawet poliwalencja, czyli więcej niż dwa równoważne, sprzeczne stany emocjonalne czy odpowiedzi na coś e, właśnie więcej niż, niż, niż, niż, e, niż dwie możliwości. E, zastanawiam się, czy... O, może jeszcze ważne jest to, żeby w przypadku takiej poezji jak Armand Trout, która e, pozor... inaczej, wymyka się temu, co powszechnie Kojarzymy z poezją. Zaraz, zaraz przejdziemy do konkretów oczywiście, żeby pamiętać o tej cesze, którą chyba starałam się wydobyć przy, przy, przy wszystkich omawianych wierszach, mianowicie nieusuwalną częścią tej metody zestawieniowej, a to jest jej metoda, jest tarcie. Tarcie rozumiane jako jakiś rodzaj nieprzystawalności, niegładkości, chropowatości. Moment uskoku w wierszu. To jest dla niej bardzo ważne doświadczenie. Ona o tym, ona o tym mówi wprost, że. E, że, że ta cecha e, jest dla niej fundamentalna. E, wydaje mi się, że w polszczyźnie nie ma takiej dwuznaczności, ale istnieje ona w angielszczyźnie. To znaczy, kiedy Armand Trout mówi o tym momencie tarcia, o tym momencie, kiedy nasze zestawiane fragmenty nie chcą do siebie przylegać gładko. E, używa słowa friction, e, które to słowo może oznaczać właśnie tarcie, ale może też oznaczać spór, e, niezgodę w tej przestrzeni, e, przestrzeni międzyludzkiej, tak, nie w przestrzeni mechanicznej, tylko w przestrzeni międzyludzkiej. I, i to jest właśnie powiedziałabym, e, interesująca, powiedziałabym, interesująca zbieżność, też bardzo ważna. W, w przypadku tej poezji, bo ona pokazuje w jaki sposób ten sam wiersz nigdy nie zostanie odczytany w ten sam sposób e, przez dwie różne osoby. E, I może na sam koniec e, o metodzie twórczej Anna Trout. E, bo ona też mówi, że to co cechuje wszystkich poetów, po language, e, to jest fascynacja zdaniami. E, zdaniami e, jako podstawową jednostką wiersza, nie słowami. I, e, e, i, i zdania e, mogą stanowić zarówno cząstki takie podstawowe wiersza, tutaj znowu wracamy, pewnie rezonuje wam to, co już mówiłam, Wcześniej, kiedy, kiedy mówiliśmy na przykład o imagizmie e, i o też fascynacji myśleniem w kategoriach cząstek e, o, o wierszu. E, więc zdań, zdania mogą być cząstkami, ale mogą być też inne części. To, co jest ważne, to ten rodzaj podziału wiersza na części, które nie są tożsame ze zwrotkami czy z akapitami, są po prostu częściami i bardzo luźny związek pomiędzy kolejnymi częściami, to znaczy związek nieoczywisty, rozluźniony, nie będący związkiem przyczynowo-skutkowym, nie Przestrzegam przed szukaniem jakiegoś rodzaju wynikania pomiędzy częścią pierwszą, a częścią drugą wiersza. Ona zresztą też przed tym przestrzega. Mówi wprost o tym, że w tej metodzie zestawieniowej do wiersza może trafić wszystko i że ten moment, w którym ona czyta o krachu na Wall Street i jednocześnie idzie na plażę, to może się połączyć. I, no, i, no i związku bezpośredniego związku pomiędzy tymi zdarzeniami oczywiście nie ma. Optymiści wierzący w jakiś taki większy paradygmat świata pewnie by powiedzieli, że to się łączy w codzienności, w doświadczeniu i, i spróbowaliby przeszczepić tą lekturę w świat codzienności. Kacper Barczak uważa, że, że jest to domena Williamsa i, i poetów, którzy idą ścieżką williamsowską, mianowicie ten rodzaj przystani, którą daje codzienność. U Armin Schroud wydaje się, że nie ma tej przystani, jaką daje codzienność, że wszystko dzieje się równolegle, wszystko dzieje się w sposób sprzężony, ale jednocześnie te związki są bardzo rozluźnione i nieoczywiste. E, jeszcze może e, m, przywołam taką bardzo e, trafną, wydaje mi się, e, metaforę e, tłumacza i poety, którego wiersza zresztą chciałabym za dwa tygodnie e, z Wami też e, e, omówić. E, e, mianowicie e, ten rodzaj, kiedy ten rodzaj sprzężenia e, e, Barczak nazywa indukcyjnością. Przeczytam szybciutko. Nie ma bezpiecznej przystani. To a propos tej codzienności i przystawalności lub nieprzystawalności i poszczególnych fragmentów w wyglądzie wiersza. Jest za to sam metabolizm wiersza, jego praca, którą wiersz obdarza cierpliwego czytelnika. Ta praca, śledzenie napięć w indukcyjnym polu wiersza, oto jedyna otoczka, jedyna błonka, która dzieli nas od ciemnej materii. Tu oczywiście e, wychodzi też e, e, preferencja samego poety, właściwie nie, nie tłumacza, e, do myślenia w kategoriach organicznych, czyli wiersz jako organizm, mówiący jako coś organicznego, jako błonka, jako komórka, e, ale zostawmy to. Dobrze, ponieważ ja mam teraz do pokazania kilka utworów i chciałabym je z Wami omówić, to mogę przejść, oczywiście zaraz przejdę do tego, ale, ale może pojawiły się jakieś pytania. Ja, ja też chętnie otworzyłabym te nasze spotkania na, na więcej pytań, więcej refleksji, a nawet nie pytań, właśnie refleksji, obserwacji, jakiegoś rodzaju skojarzeń. Które, które mogą wzbogacić to, co ja sama tutaj mam do powiedzenia. Więc zachęcam Was do włączania się z obserwacjami, z refleksjami, ze skojarzeniami, być może także z metaforami. Czasem, czasem nowa metafora bardzo pomaga coś zobaczyć. Więc jeśli coś Wam się nasuwa, to, to proszę. Na razie nie ma żadnych pytań, ale myślę, że jak omówimy jakieś przygotowane przez Ciebie wiersze, to się pojawią wtedy. Dobrze, to teraz ja muszę znowu ten skomplikowany proces sterowania yy, ekranu yy, przejść. <laughs> Może mi się uda. Udam. So mm -hmm. Okay. No. Mm -hmm. Start sharing your screen. Tutaj o tyle jest skomplikowane, że ja może najpierw zanim jeszcze zacznę szerować, pokażę, co jest skomplikowane w, w szerowaniu. Mianowicie zapis. Zapis, który wskutek tego, że ona operuje wspomnianymi przeze mnie cząstkami, fragmentami, bardzo często rozciąga się i praktycznie nie da się zrobić takiego dobrego ujęcia z tej książki. Ale to zobaczycie. Zobaczycie za chwilę. Okej. Okay. Czy widać wiersz pod tytułem Pożegnalne ujęcia? Tak, wszystko bardzo dobrze widać. Dobrze. To ja może go przeczytam teraz. Normalnie proszę kogoś z uczestników, no ale ciężko mi tutaj z Wami się połączyć, bo Was nie widzę. Pożegnalne ujęcia. Jeden. Pełne, pewne siebie zdania pierwszych odwiedzających, tak różne od naszych, tak do siebie podobne, wzmiankują rzeźbiony majestat skalnych ścian, a następnie, jakby mimochodem, niepokojące poczucie braku znaczenia, o które ściany przyprawiają. Dwa. Za jedyną ścianą w polu widzenia, ścianą przedziwną, sniper mówi do kamery, że jego praca daje mu sporo energii, bo dotyczy konkretnych osób. To akurat jest to już jest cały wiersz, on, on ma tylko dwie części i jest on, powiedziałabym, typowym wierszem Armand Row, którego być może, do którego bardzo ciężko byłoby się pewnie dobrać. Ale może dzięki temu, że możemy, dzięki temu, że możemy zobaczyć kilka wierszy, ja troszeczkę zrobię inaczej niż do tej pory, mianowicie pokażę kilka wierszy po sobie, a dopiero potem skupimy się na refleksji. Dobrze. Czy widać wiersz pod tytułem Trwałość? Tak. Dobrze. Znowu dwie części. Jeden. A teraz światło zasiada w krzesłach, Iluminuje drewno filigranu żłobionego na znak luksusu. Doskonałe cząsteczki plastiku powlekają morza. Dwa. Kiedy przypominam sobie matkę, pamiętam jej strach. Ale na zdjęciu stoi oparta o filar, z rękami w kieszeniach, przechyloną, przechyloną głową, lekko rozbawiona. Okay. Może jeszcze dwa. That's And you Okay, eter. Okay, pokażę mi jeden z moich ulubionych wierszy tej poetki, niezwykle, niezwykle piękny. Wiesz, pod tytułem Eter, będą dwa części, więc będę chciała yy, po przeczytaniu, w yy, dwie, dwa jpegi. Czy hmm. widać wiersz pod tytułem Eter? Nie, nie widzę. Teraz widać. A, okej, okay, dobrze, to jeszcze raz. Aha, no, to zamknęłam go. Okay. Chyba coś się zawiesiło na sekundkę. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz widać wiesz, eter? Teraz tak. Okej. Okay. Uważam, że. To no, chyba jest mój ulubiony wiesz, z tej książki. Eter. Pokój jest eterycznie jasny, stygnie, w dryf słów, no chyba, że jestem myślą po fakcie, która nie chce się rozwiać. Nic ująć, nic dodać. Co mówią słowa? Posługa kapelańska przy wymeldowaniu. Pragnienie bycia wiarygodnym, nie tak prosto z mostu. Mężczyzna i kobieta wykańczają zdania i śmieją się. I teraz ostatnia część. To była pierwsza. Każde zdanie zarazem przyzwala i zbywa. Widzicie? Yy, tak, widać? To jest ostatnia. Okej, okay. okay, dobrze. To jest ostatnia część y, wiersza pod tytułem Eter. Ok, czyli pokazałam wam e, trzy wiersze, wiersz pod tytułem Ether, z tym pięknym zakończeniem każde zdanie zarazem przywala, e, przyzwala i zbywa. E, pokazałam wam e, wiersz e, cel, zdaje się. Tak? Mm -hmm. Nie, celu Wam nie pokazałam, ale zaraz pokażę. E, pokazałam Wam pożegnalne ujęcia. To jest ten wiersz, e, tak zwany wiersz ze snajperem. E, I pokażę Wam w takim razie, ponieważ to jest wiersz, który koresponduje z Williamsem, e, to pokażę Wam jeszcze wiersz pod tytułem Cel. Cel. Hmm. Okej. Okay. Widzimy? Tak, mamy. Okej. Okay. Eee, czyli wiesz cel. Eee, Przepraszam go. Jeden. Sam określam, co to terror. Mówi strzelec, i serpuje po słownikach. Rząd nas kontroluje za pośrednictwem gramatyki i nowej waluty. 2. Czerwony samochód w środku spiralnego labiryntu pisanego nieczytelnie zdaniem z Bieli. Na czarnym murze budynku Hyundai'a puste litery krzyczą: wyłam się, ale nie bardzo widzę. W jakim celu? Ok, Ej, to może zaczniemy, y, może zaczniemy od tego ostatniego wiersza, czyli od wiersza y, pod tytułem Cel, bo y, wydaje mi się, że y, że tutaj właśnie, no, zakładam, że odczytaliście tu nawiązanie y, do czerwonej taczki. Y, tak wiele zależy od czerwonej taczki, która moknie w deszczu obok białych kurcząc. To jest Loliens. A tutaj mamy czerwony samochód w środku spiralnego labiryntu, wpisanego nieczytelnie zdaniem w bieli. Y, więc absolutne nawiązanie do klasycznego wiersza, który chyba był wierszem właśnie dowartościowującym materialność i codzienność. On realizował ten taki postulat żadnych idei, żadnych abstrakcji poza światem rzeczy. Uh, no ideas, but in things, to jest zdanie z poematu Patterson, um, um, Williama Terlesa, Williamsa. Uh, i, i, I o ile w czasie Williamsa, w czasach Williamsa uh, odkrywanie uh, tej materialności języka i materialności wiersza do codzienności, właśnie do tych portretów ludzi biednych, ale wiedzących, z czego składa się ta materia życia. Przywodziło do przedmiotów, bardzo dużo przedmiotów jest opisywanych. Przywodziło do tej takiej surowej, lapidarnej dykcji pozbawionej ornamentów, pozbawionej pozbawia jakby, Trafiających w jakiś rdzeń, precyzyjnie w jakiś rdzeń rzeczy. Stąd zresztą ta Matsyma. W przypadku Hermann która pisze swój wiersz pod tytułem Cel bez mała po 80 latach od Williamsa i jego czerwonej datki, to ten powrót do materii nie jest już możliwy w taki sposób, to znaczy od, od pewnego myślenia, od pewnych katastrof, od, od pewnych sił, które cały czas działają, wpływają na egzystencję i ją kształtują. Nie da się uciec w tą codzienność i, i wydaje mi się, że tutaj jest dobrze oddane. Obśmiany jest oczywiście język, komercyjne przechwytywanie e, haseł czy to kultury, czy, czy psychologii, czy ruchów emancypacyjnych e, przez rynek, przez świat reklam. E, oczywiście to jest um, dość dobrze e, już zbadany fenomen, e, e, który można określić koszulką z czegowarą e, i to w jaki sposób e, Utowarowane są zarówno idee, jak i praktyki pewne naszej, naszej codzienności. To wyłam się krzyczące na, na murze w budynku, kim można, można podejrzewać, że, że jest to biurowiec, tak? No bo, no bo dlaczego miałby to być dom mieszkalny? Najpewniej nie jest, tak? Czyli znowu mamy. Mamy to lekkie przesunięcie względem Williamsa, którego interesowały szpitale, którego interesowały domy. Często te portrety williamsowskie dotyczą osób, które siedzą przed swoimi domami albo stoją na ulicy i itd. Tutaj u Armantrout mamy, mamy już silne wkroczenie miasta, silne wkroczenie tej sfery właśnie, o której mówiliśmy, czyli takiego niematerialnego przetwarzania nicości i, i, i przetwarzania tej nicości w coś, czyli w wartość, która jest doskonale umowna, ale jednak finansowa. No i no jest to oczywiście duża praca ironii, bo... Bo, bo ten cel, który, który ma przyświecać działaniom, który zresztą jest jakimś takim liczmanem już, w, także w tym żargonie korporacyjnym, żargonie zarządzania ludźmi, a właściwie teraz już nie mówi się o zarządzaniu ludźmi, tylko o zarządzaniu zasobami ludzkimi, które zupełnie człowiek jest odpersonalizowany w, w tym języku. No więc ten cel, który ma zawsze przyświecać optymalizacji, rozumowości, praktyczności wszelkich działań, tutaj jest obśmiany. Obśmiany jest też indywidualizm, który często w kulturze zachodniej, w tej euroatlantyckiej, kapitalistycznej kulturze jest, powiedziałabym już nawet przymusem. Nie da się... Oj, przepraszam, do mnie okay. Nie da się myśleć o, o sobie w społeczeństwie inaczej niż jak o wyindy, wyindywidualizowanym atomie. Ma się to oczywiście odbywać dla naszej korzyści, więc, więc to hasło najczęściej wiąże się z ideą rozwoju i samodoskonalenia. W swoim posłowie do, do wyboru tych pierwszych barczak bardzo ciekawie pokazuje trasę tego pojęcia jakim jest samodoskonalenie i w jaki sposób um, ta koncepcja pierwotnie zresztą bardzo interesująca i być może nawet chwalebna e, w okresie e, amerykańskiego e, romantyzmu i transcendentalizmu, jak jest on nazywane, w czasach dzisiejszych jest, e, jest wypaczona, staje się, e, staje się pustką, staje się um, e, kolejnym e, mechanizmem sprawowania władzy, e, nawet nie autowładzy na nad sobą, ale właśnie władzy nad nami e, jakichś instytucji e, politycznych. E, więc jest ten cel ob, mm, związany z myśleniem rozumowym e, obśmiany, jest jakiś rodzaj e, pustki a, przejmującej pustki e, tego krajobrazu. Tu nie ma e, nie, nie ma, nie ma mm, nie ma człowieka oczywiście jest jedynie slogan slogan przekwycony przez korporację, samochód zaparkowany w jakimś spiralnym labiryncie rodzi się pewnie podejrzenie że jest to parking podziemny no i wieżowiec no i biurowiec właściwie chciałoby się myśleć o nim jak o, jak o pustym jako miejscu pustym jako właśnie czarnym, Ciemnym, implodującym miejscu wytwarzania, przetwarzania właściwie, na nie wytwarzania przetwarzania nicości. No, więc tutaj mamy ten, ten, ten drugo, to ta druga część jest uruchamia niezwykle ciekawe skojarzenia. Natomiast pierwsza część, oczywiście, jest, jest bardziej wprost, jest, jest tutaj jakiś rodzaj znaleziska, ona, ona sygnalizuje, że jest to znalezisko za pomocą cudzysłowiu. Nie jestem pewna, nie jestem pewna jak robi to w, oryginalnej, w oryginalnym wierszu, ale tłumacz decyduje się na zostawienie, na zaakcentowanie tego, że jest to rzecz znaleziona właśnie tym, tym znakiem cudzysłowu. E, więc sam określam, co to, to terror, e, co e, jest frazą znalezioną, którą Armand Trout klata do wiersza, zestawia w wierszu e, z e, tym z, dziwacznym sloganem e, na budynku Hyundai'a, e, czyli zbyłam się. E, może zobaczmy, czy, e, czy macie, no, macie e, jakieś ustrzeżenia inne jeszcze tak pojawił się ten komentarz to mogę go teraz odczytać e, od pani Ani według mnie to trochę taka próba ujęcia świata w wielu różnych perspektywach dużo przeciwności opis niejednolitej rzeczywistości trudne do zinterpretowania bez znajomości kontekstu tak postępować tak Ej, tylko wydaje się że Arman Child na to mówi Nigdy nie będziemy w stanie poznać kontekstu. To jest ta zasadnicza zmiana. W przypadku wierszy Jamsa jesteśmy w stanie odtworzyć ten kontekst. Jesteśmy w stanie za pomocą tego, co ja nazywam tym, tym e, uruchomieniem narracji do obrazu. Tam były obrazy. I w chwili, gdy na obraz, tak jak mamy migawki na przykład z fotografii ulicznej, z fotografii dokumentalnej, w chwili, gdy na obraz nałożymy jakąś narrację, jakąś fabułę, pomyślimy, co się działo przed, co się będzie działo potem, i tak dalej, jesteśmy w stanie ten kontekst zazwyczaj całkiem słusznie, albo bez ryzyka dużej pomyłki dopowiedzieć. W przypadku Armand Trout nie jesteśmy dokładnie. I ona zdaje się mówić właśnie tyle, że nigdy nie poznamy kontekstu. On, on nigdy nie będzie nam dostępny i będziemy tacy zagubieni. Te, ten rodzaj zagubienia czytelnika wobec wiersza to jest dominujące uczucie. E, tak mi się wydaje. E, oczywiście znowu kwestia e, kwestia preferencji, niektórzy źle radzą sobie z tym zagubieniem i chcą jak najszybciej e, jak najszybciej się odnaleźć, e, więc wtedy najpewniej ta poezja to nich. Nie trafia, albo będzie w niepokój. E, ta poezja jest ambiwalentna, poliwalentna, więcej niż dwa, więcej niż dwie możliwości i z pewnością niepokojąca. Dziękuję za odniesienie się do tego komentarza. Na razie e, to była je, jedyna refleksja, z którą się podzielili z nami uczestnicę, właściwie uczestniczka pani Ania. E, chciałam tylko dać znać, że mam ostatnie minuty. <śmiech> Dobrze. To, to ja w ramach, żeby nie przegadywać, pokażę, pokażę jeszcze ten wiersz trwałość. Może w ogóle go pokażę na ekranie, bo nie, nie sądzę, by moja twarz była kluczowa dla zrozumienia wiersza trwałość, który jest także niezwykle piękny. Jest, jest wiersz E, proszę pamiętać o tej Maksymie. Każde zdanie jednocześnie przyzwala i zbywa. To jest fundamentalna e, maksyma tej tej poetki, no więc jak jednocześnie jest tak i tak to z pewnością jesteśmy zagubieni. Dobrze. Wiersz pod tytułem Trwałość, także bardzo piękny wydaje mi się. Pomyślmy o tych, o tych jego cząstkach. Wydaje mi się, że choć tutaj są dwie części wierszu, tak jak wspomniałam, ta, ten, ta, ten, ta relacja pomiędzy pierwszą a drugą jest bardzo rozrzedzona, bardzo subtelna. Jeśli chcemy szukać jakiej, jakiejś relacji, to... Będzie wszystko jakiegoś rodzaju naddatkiem z naszej strony, będzie naszą właśnie interpretacją, naszą aktywnością wobec wiersza, o którą zresztą Arman Trout chodzi, ona ona w tej rozmowie um, przygotowanej przez PBS, wprost mówi, że wiersz, że ten wiersz jej działa o tyle, o ile ktoś chce się w niego zaangażować. To znaczy. Um, Wydaje mi się, że ta aktywna rola czytelnika, czytelniczki to w jaki sposób my czytając, wytwarzamy wiersz tutaj jest fundamentalna, jest bardzo ważna. I, e, e, e, i właśnie, i e, pisze, ponieważ, te ponieważ rozrzedzona jest relacja pomiędzy cząstkami, pomiędzy zdaniami i jest tak wiele dwuznaczności czy też wieloznaczności, co często te wiersze mają taki bardzo silny kontur. Na to też wskazuje Barczak, że one się charakteryzują jakiegoś rodzaju silnym konturem, żeby się odróżnić od zewnętrza i i tą taką rozrzedzonym, i tym rozrzedzonym środkiem, rozrzedzonymi wiązaniami środku. Co jest ciekawym, ciekawą zmianą względem z kolei tego, co mówiliśmy o wirach przy pandzie, prawda, gdzie gdzie, gdzie tam chodziło o ruch zgoła odwrotny, to znaczy o takie bardzo silne jądro, które, w którym, e, które jest niezmienne, które jest stałe i, i ruch wierszu odbywa się po obrzeżach. Tutaj jakby na odwrót, ruch, e, ruch jest zewnętrzny, jakby inaczej, jest ten zewnętrzny kontur niezwykle silny i, i, e, i pomiędzy jest bardzo dużo miejsca dla nas. E, więc mimo, że są dwie części, wydaje się, że są tak naprawdę trzy, to znaczy jest ten piękny obraz siedzenia gdzieś, być może na wybrzeżu e, i obserwowania momentu, w którym światło, o, ona używa słowa iluminuje, według mnie to słowo jest bardzo obciążone, bo oczywiście iluminacja to jest, to jest słynny zbiór Bodlera i, um, i, i w ogóle taki, no iluminacja w ogóle jest, jest słowem niezwykle obciążonym e, kontekstami, e, więc, więc tutaj te konteksty można wydobywać w ogóle z tego słowa, ale skupmy się może na samym takim powierzchniowym, literalnym odczytaniu. Mamy obraz światła, które... E, które e, wchodzi na krzesło, drewniane, żłobione, na znak luksusu. To krzesło najpewniej nie jest luksusowe, jest pewnie zwykłym, wiejskim krzesłem, gdzie, które, które, które ma te żłobienia, więc wydaje się, że rzecz dzieje się znowu w takim jakimś rodzaju Przestrzeni bezludzkiej, przestrzeni może także przez to bezczasowej, ale na pewno przestrzeni. Widzimy, że tematem tego wiersza, na początku przynajmniej, jest przestrzeń. To się zaraz zmieni oczywiście, bo zaraz przejdziemy do tematu czasu. Więc to jest pierwszy moment, obraz światła, który iluminuje drewno. Potem mamy zupełnie zaskakującą refleksję, doskonałe cząsteczki plastiku powlekają morza, czyli z tego planu jakiegoś prywatnego, bardzo silnego zbliżenia, no bo żeby zobaczyć światło oświetlające krzesło, trzeba najpewniej gdzieś blisko mieć to krzesło przed sobą, i nagle ta soczewka odpływa bardzo daleko, w tym samym planie czasowym, to się dzieje równolegle, nic się nie zmienia, jest ten sam czas teraźniejszy w wierszu. Ona mówi, że doskonałe cząsteczki plastiku powlekają morza. Zestawiony jest ten plastik z drewnem, prawda? więc to, ten, ten rodzaj materiału, który, który uznajemy za nieszlachetny, bo drewno jest uznawane za materiał nieszlachetny, historycznie, oczywiście dzisiaj się to zmienia i status drewna jest, jest inny być może już, natomiast pierwotnie drewno było, było materiałem nietrwałym, nieszlachetnym, niecennym. Plastik z kolei pierwotnie był materiałem bardzo cennym, bardzo pożądanym, obdarzanym niezwykłym kredytem zaufania, dopiero z czasem okazało się jak, jak zły złowieszczy y, ma wpływ na, na przyrodę, y, tutaj dodatkowo wydobywany jest jakiś rodzaj y, piękna y, tych cząsteczek plastiku, których wiemy, że mają zgubny, absolutnie katastrofalny wpływ na nas, na życie y, zwierząt, na nasze zdrowie, na atmosferę, one są nazwane doskonałymi, czyli także jest jakaś jakość piękna w nich zauważona. To rezonuje z kolei z takimi najnowszymi badaniami, także na przykład różnych artystów wizualnych, którzy szukają w tych absolutnie zdewastowanych obszarach naszej rzeczywistości jak, jakiegoś rodzaju piękna i, i właśnie na podobnej zasadzie zestawień i, i, i ambiwalencji, poliwalencji, pokazują, że, że, że to groza i piękno mogą współistnieć. No i wracamy do. Czyli to byłaby drugi, to byłby drugi plan. One się dzieją jakby przestrzennie, jest tylko przestrzeń prywatna, jakiegoś rodzaju może wypoczynku jakiegoś rodzaju relaksu. No bo też ktoś, jakby te krzesła nie, nie, nie pewnie nie może w nich siedzieć, żeby zauważyć cały ten rodzaj zjawiska, o którym, o którym ona pisze. I nagle prze, prze, przewracamy, jest takie wywrócenie stolika i, i wracamy w plan czasu, na który z kolei wskazywałby, wskazywałby tytuł, czyli trwałość. Kiedy ona pisze o wspomnieniu matki i pisze o tym e, zakłamaniu, m, zakłamaniu pamięci e, i znowu rodzi się pytanie czy bardziej kłamie pamięć, kiedy mówi, że matka była wystraszona, czy kłamie zdjęcie, które uchwytuje matkę rozbawioną? Nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć, to znaczy na, na płaszczyźnie wiersza nie jesteśmy w stanie powiedzieć i, i sam podmiot mówiący nie jest w stanie powiedzieć jak było ani nawet jak jest. Yy, I może ja, może ja tyle, może, że, może, może żeby nie przegadywać tego wiersza, żeby tylko pokazać jak on działa, jak taki drobny wiersz z tymi dwiema częściami metoda zestawieniowa yy, ze znaleziskami, yy, bo, bo nagle do wiersza być może pamięci, być może pierwszym impulsem była matka, nagle wkracza dyskurs ekologiczny i cząsteczki plastiku, cząsteczki polimerów, one są jeszcze mniejsze, to jest tworzywo, z którego robiony jest plastik, wkracza, wkracza dyskurs ekologiczny, wkracza dyskus, wkracza obraz zupełnie zaskakujący, Mm, a może było odwrotnie, może pod wpływem obrazu e, tego światła iluminującego e, filigranowe krzesła e, zdobione na znak luksusu powstała myśl o tym, że gdzieś tam właśnie dochodzi do zagłady za pomocą pięknych, ale groźnych e, kuleczek i przyszło wspomnienie matki. Nie wiadomo. I, i być może to być może to jest wierszo najciekawszy to już tak kończąc to, to. odczytam jeszcze jeden, jedną refleksję od pani Anio również czyli wiesz, to jednak złożony z różnych zdań byt który tak naprawdę żyje własnym życiem tak metafora bytu żyjącego własnym życiem czy też komórki metabolizującej różne komórki organicznej metabolizującej te różne wpływy, e, czynniki, materię, energię z zewnętrza. To jest z kolei pomysł e, tłumacza tej książki, czyli Katrza Partczaka. Mi się bardziej podoba ten pomysł pewnej mechaniczności, czyli wiersza jako pola indukcyjnego różnych sił. I, i, i w metodzie zestawieniowej ten moment tarcia, ten moment, kiedy, kiedy rzeczy nie przylegają i kiedy ujawnia się też, może właśnie w tej drodze iluminacji coś nowego. Chociaż nie chciałabym, żeby to było oczywiście sprowadzane do jakiejś takiej prostej dialektyki, więc nie dialektycznie, indukcyjnie. Dziękuję ci Natalio za kolejny wykład w ramach wakacyjnej szkoły poezji. Z tobą spotykamy się za tydzień. Dziękuję. Tym razem już o stałej porze, czyli o 19:00 przed tobą będzie Grzegorz Uzdański, który w tym tygodniu ma przerwę, a już w tą najbliższą środę 24 kolejne dwa wykłady profesora Piotra Śliwińskiego. Także dziękuję państwu i zapraszam na kolejne spotkania w ramach naszej szkoły é. Eu